Słoneczko kochane, ty miło tulisz promieniami, słońko kochane, dobrze ogrzewasz świat, ty kochane, błogo ny zaleta mi. zaletami, kochane, ty dziękuję dziękuję Jeży i gdy gdzieś zima panuje, ty, dynana, to trochę trudniej świecisz, ty, dynana, bo chmury śniegowe, ty, dynana, częściej zasłaniają Cię, ty, dynana, to mnie znowu martwi, ty, dynana, to ponownie szkodzi, ty, dynana, bo bardzo lubię ty, dynana, ciepło słoneczne, ty, dynana, czasem śnieg dookoła, ty, dynana, Świat mi zakrywa. Ty -na -na -na. Jest brzydko, jest zimno. Ty -na -na -na. I potrzebuję Ciebie. Ty -na -na -na. Lubię to ciepło. Ty -na -na -na. Które do mnie przybywa. Ty -na -na -na. I Twoje promienie. Ty -na -na -na. Bardzo przydają mi się. Gdy są nie wiosny, to łatwiej ci ogrzewać, ty ny, ny, ny. i świat dookoła, ty ny, ny. kolorów nabiera, ty w przyrodę, ty ny, ny. udekorować, ty dy, ny, ny. i kolejny raz, ty ,ny, ny. chętnie cię doceniam, ty ny, ny, ny. Zielenią się lasy, ty -na -na -na -na, i zielenią ogrody, ty -na -na -na. nowiutkie liście, ty -na -na -na, rośliny ozdabiają, znowu mogę poczuć, światło wody, ty -na -na -na. jak i krople, ty -na -na. znów delektu. Kochane, tydydydy, miło kochane, tydydydy, świat, słoneczko kochane, miło tuliś promieniami, tyle, Słonko kochane, dobrze ogrzewa świat, słoneczko kochane, tyle, bogo planetami, kochane, dziękuję, że jest zdrowo stola la to to trans <laughs> to Ti Twoja potęga i chwała I łatwiej otulasz Swoją ciepłą mosą Przyroda jest często Zdrowa i okazała I takie działanie Jest wielką zaletą Ja bardzo lubię Gdy ogrzewasz mi dzień Ja bardzo lubię gdy ogrzewasz mi świat Dobrze odpoczywam Gdy pogoda marzeń I niech tak zostanie Następne sto lat Różna bywa jesień, tyry i czasem cię zasłania ty -dy -dy, gdy znowu chmury, tyryny, uzbierają się tyry. Ale bywa też często tyry, że złota jesień znowu działa, ty -dy -dy, że rozwija chmury, ty -dy -dy -dy, złoto ogrzewasz mnie. Dni coraz krótsze. Jak to co roku. Nana nana. No ale jednak. Nana nana. Bywają słoneczne i ciepłe. Zdarza się niebo. Nana nana. Czyste bez obłoku. Nana nana. A wtedy trwają. Nana nana. Nasze fajne chwile. Cały rok, ty, łatwiej albo trudniej, dajesz mi ciepło, ty, którego potrzebuję. Czasem mi chłodniej, ty, a czasem goręcej, ty, ale i tak cię lubię, i ci dziękuję, Działaj tak nadal, i ogrzewaj mi dni, ty. Łatwiej myślenie, ty -na -na -na, oraz działanie, ty -na -na -na. pomagaj w zajęciach, ty -na -na -na, i w czasie zabawy, ty -na -na -na, bo potrzebuję słonka, ty -na -na -na, żeby mieć dobre zdrowie. Kochane, tydynyn, promieniami, Słoneczko kochane, miło tu, liczb ramienia mi, kochane, dobrze ogrzewasz świat, tydyn. Słoneczko kochane, Bóg działa zaletami. Słonko kochane, tydyn, dziękuję, że i zrobisz lat, tydynyn, tydyn, tydyn, tydyn, tydyn, tydyn, tydyn, tydyn.